Dzień dobry. Jarosław Persko. Zapraszam do Galerii Oranżeria na moją najnowszą pracę site specific specjalnie przygotowaną do, do, tego, do tej przestrzeni. Wystawa całościowo nazywa się Trzy gracje. Najnowsza realizacja neonowa. Zapraszam do Oranżeria.